Moduł ZUS jest to oprogramowanie usprawniające odbiór oraz procesowanie dokumentów z platformy PUE-ZUS. Celem tej instrukcji jest przedstawienie Państwu jak skonfigurować i efektywnie korzystać z modułu. Wszelkie widoczne dane są fikcyjne. Aby rozpocząć należy uruchomić przeglądarkę i przejść na stronę Efektywny Komornik. Logujemy się takimi samymi poświadczeniami jak do programu Komornik SQL lub Kancelaria Komornika. Aby móc skonfigurować moduł, przy pierwszym uruchomieniu należy zalogować się na użytkownika, który został wskazany podczas instalacji jako administrator programu. Przed pierwszym uruchomieniem należy zweryfikować konfigurację modułu. W tym celu naciskamy przycisk Konfiguracja z zębatką w prawym górnym rogu i przechodzimy do zakładki Moduł ZUS. Pierwszym ustawieniem jest wybór sposobu przekazywania wiadomości do modułu. Po rozwinięciu menu należy zaznaczyć jedną z trzech opcji. Nieustalona. Wybranie tej opcji sprawi, że aplikacja będzie pytać skąd pobrać wiadomości za każdym razem, kiedy zostanie naciśnięty przycisk Pobierz dokumenty w module ZUS. Wczytaj z dysku. Należy samemu zalogować się na PUE ZUS, podpisać wiadomości, pobrać je i dopiero przekazać do modułu, który rozpocznie analizę plików. Pobierz z PUE. Jedyną czynnością, jaką muszą Państwo wykonać w tej metodzie, to wybranie certyfikatu kwalifikowanego i wpisanie PIN-u w aplikacji Podpis Efektywo. Moduł automatycznie zaloguje się na PUE, podpisze wiadomości, pobierze je do efektywnego komornika, rozdzieli odpowiedzi i rachunki oraz rozpocznie analizę treści pobranych plików. Opcja polecana przez nasz zespół. Kolejną częścią ustawień są opcje importu, włączane przy pomocy checkboxów. Omówię każdą z nich. Dodaj do innych spraw dłużnika. Dodaję czynność zawierającą skan odpowiedzi do pozostałych czynnych spraw dłużnika. Kopiuj czynności przy dodawaniu do wielu spraw dłużnika. Dodaję kopię czynności zawierającą skan odpowiedzi do pozostałych czynnych spraw dłużnika. Pytaj o datę importu. Po naciśnięciu przycisku importuj do bazy program wyświetli okno do wskazania daty, z jaką mają zostać utworzone czynności. Dodaj brakujących dłużników. Dodaje do majątku dłużnika pracodawców oraz trzecia dłużników wierzytelności w zależności od pobieranego świadczenia. Nazwa wierzytelności. Pole do samodzielnego określenia nazwy tytułu wierzytelności. Aktualizuj informacje o źródle danych. Dodaję do zakładki źródła danych na karcie uczestnika wpis o aktualizacji danych na podstawie odpowiedzi ZUS. Nadpisuj dowód jeśli starczy. Zamienia dowód dłużnika jeżeli w odpowiedzi ZUS jest nowszy niż w systemie komornika. Dodaj dowód, jeśli pusty. Dodaję dowód osobisty z odpowiedzi ZUS, jeżeli w systemie komornika nie jest uzupełniony. Nadpisuj dowody starego typu. Zamienia dowód dłużnika na taki z odpowiedzi ZUS, jeżeli w systemie komornika jest wpisany numer starego typu. Dodaj brakujące adresy. Dodaj adresy do korespondencji dłużnika, jeżeli wskazane w odpowiedzi ZUS różnią się od przepisanych do dłużnika w systemie komornika. Dodaj notatkę o telefonach. Dodaję w historii sprawy wpis z numerem telefonu dłużnika wskazanym w odpowiedzi ZUS. Aktualizuj numery telefonów. Dodaję do karty dłużnika numer telefonu, jeżeli jest inny niż dotychczas uzupełniony. Skreślanie w sprawie. Dodaję datę zgonu na karcie dłużnika, jeżeli została wskazana przez ZUS. Skreślanie w uczestnikach. Dodaję datę zgonu na karcie uczestnika, jeżeli została wskazana przez ZUS. Nie udostępniaj. Zaznacza analogiczny checkbox w dodawanej czynności. Liczba UPD podpisanych na raz określa paczki pobieranych UPD przy opcji pobierania z PUE. Rekomendujemy pozostawienie wartości 10. Zapisuj rachunki z różnych oddziałów w osobnych folderach. Podczas tworzenia raportu rachunków dzieli eksportowane PDF-y z rachunkami według sprzedawców. Na samym końcu stoł ustawienia prezentaty, która może być nadawana bezpośrednio na importowane skany. W pierwszym polu wpisujemy nazwę kancelarii. Rozmieszczenie fraz w konkretnych wierszach ma znaczenie dla wyglądu prezentaty. Dane można pobrać naciskając przycisk wygeneruj treść. Za pomocą ustawienia marginesów można edytować, w którym miejscu na skanie będzie widoczna prezentata, wielkość czcionki dla nazwy kancelarii oraz pola z datą, wpływu pisma i pola z sygnaturą sprawy, do której jest dodana czynność. Wszystkie ustawienia prezentaty można podejrzeć przy pomocy przycisku podgląd i wskazanie przykładowego pliku PDF. Po skonfigurowaniu przechodzimy do modułu ZUS, który składa się z dwóch zakładek – odpowiedzi i rachunki. W każdej z zakładek znajduje się lista domyślnie wyświetlająca wiadomości niezaimportowane oraz przyciski do obsługi modułu. Przycisk filtruj w zależności od wyświetlanej zakładki otwiera okna z filtrami, dzięki którym można odnaleźć odpowiedzi lub rachunki pobrane przy pomocy programu według żądanych ustawień. Jeżeli w konfiguracji modułu został pozostawiony sposób przekazywania wiadomości jako nieustalony, po naciśnięciu przycisku Pobierz dokumenty zostanie wyświetlone okno z zapytaniem skąd pobrać wiadomości. Wybranie opcji Pobierz z PUE spowoduje otwarcie aplikacji Podpis efektywo. W menu rozwijanym należy wybrać certyfikat kwalifikowany włożony do komputera, uzupełnić pole PIN i nacisnąć przycisk Wykonaj. Program połączy się z platformą PUE i wyświetli informacje o liczbie UPD do podpisania. Należy wskazać liczbę wiadomości do pobrania, nacisnąć przycisk przejść do podpisu. Ponownie pojawi się okno aplikacji Podpis Efektivo z uprzednio wpisanym kodem PIN. Kliknięcie Wykonaj rozpocznie proces podpisywania UPD, pobierania wiadomości i analizy ich treści. Po zakończeniu etapu pobierania wiadomości zostaną pogrupowane do zakładek, odpowiedzi i rachunki ze statusem przeanalizowana. W przypadku, gdy pobrane pismo nie będzie czytelne dla programu, zostanie przeniesione na szczyt listy oraz w wierszu pojawi się przycisk napraw. Naciśnięcie spowoduje otwarcie nowego okna z podglądem pisma oraz polami do uzupełnienia danych. W przypadku odpowiedzi w pierwszym polu należy wpisać sygnaturę sprawy, poniżej wybrać dłużnika, którego dotyczy pismo oraz określić tagi będące opisem czynności dodanej do sprawy. Naciśnięcie przycisku zapisz otworzy kolejną wiadomość do naprawienia lub zamknie okno, jeżeli wszystkie zostały już przeprocesowane. W przypadku rachunków w pierwszym polu należy wpisać numer rachunku. Poniżej z menu rozwijanego wybrać sprzedawcę, czyli oddział ZUS wystawiający rachunek. Następnie w polu kwota rachunku uzupełnić wartość całego rachunku. Można ją odnaleźć w podsumowaniu kolumny wartość lub na końcu rachunku w pozycji do zapłaty. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie dat wystawienia i sprzedaży, które widnieją w prawym górnym rogu rachunku. Na tej podstawie pole Termin zapłaty uzupełnił się automatycznie. Na samym dole znajduje się tabela, która zawiera wszystkie pozycje odczytane z rachunku. Aby móc zapisać zmiany w rachunku, suma pozycji tej tabeli musi równać się kwocie rachunku. Jeżeli program nie rozpoznał jednej z pozycji, należy dopisać ją ręcznie, wciskając przycisk Dodaj pozycję. Wyświetli się edytowalny wiersz, w którym należy wpisać kolejno numer KM, sygnaturę sprawy ZUS oraz określić kwotę. Wszystkie te dane odnajdujemy na podglądzie rachunku w wierszu konkretnej pozycji. Naciskamy przycisk Zapisz w wierszu edytowanej pozycji. Jeżeli jest taka potrzeba, dopisujemy kolejną, a następnie naciskamy Zapisz na dole okna edycji rachunku. Jeżeli suma pozycji będzie równa kwocie rachunku, moduł zapisze zmiany i otworzy kolejny rachunek wymagający edycji lub zamknie okno, jeżeli wszystkie zostały już przeprocesowane. Powracamy do zakładki odpowiedzi i naciskamy przycisk importuj do bazy. Jeżeli zaznaczyliśmy w konfiguracji, aby moduł pytał o datę importu, pojawi się okienko do wskazania tej daty. Po naciśnięciu OK rozpocznie się import odpowiedzi do bazy komornika. Zostaną dodane czynności do historii oraz zmienione dane według konfiguracji modułu. Przechodzimy do zakładki rachunki. Naciskamy przycisk RAPORT generujący pliki CSV do domyślnego dla przeglądarki folderu pobrane, które należy przekazać do programu Księgowacz w celu opłacenia rachunków. Następnie naciskamy przycisk Importuj do bazy. Jeżeli zaznaczyliśmy w konfiguracji, aby pytał o datę importu, pojawi się okienko do wskazania tej daty. Po naciśnięciu OK rozpocznie się import rachunków do bazy komornika. Wyżej wskazany sposób pracy z modułem pozwoli Państwu na szybkie przetworzenie rachunków i odpowiedzi na zapytania do ZUS, opłatnika składek oraz ułatwi pracę z informacjami wskazanymi przez ZUS. Jeżeli mają Państwo pytanie dotyczące działania aplikacji lub instrukcja jest niezrozumiała, prosimy o napisanie maila na pomocmałpaefektivo.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie się odezwiemy i pomożemy.